No, czas ekipa, zaczynamy, szkoda czasu, także cześć Wojtek, cześć King B. cześć Natural, Natural. I zacznę od takiej sprawy, że no, przeciąga się sprawa z, z Lubina. Pamiętasz, być może niedawno wrzuciłem taki temat, że zaczyna się szukanie winnych i jakbym wykrakał wczoraj 13.37, Onet, Wrocław, ale być może ta pierwsza część artykułu nie jest najważniejsza, ale wzięli yy, dziennikarze, jakiś tam ekspertów i proszę bardzo, ratownicy popełnili fatalny błąd, bo przyjęli, że ten człowiek nie żyje na, na podstawie niepewnych znamion śmierci, prawda? Pamiętasz być może, że był tam wywiad jakiejś ratowniczki, która mówiła, że nie podłączyli już żadnych EKG ani niczego tam, ponieważ gość był mokry, nic się tam do niego nie przyczepiało, ale brak tych, brak oddechu, brak akcji serca i oziębienia ciała nie wyklucza, że nie żył. Ale nie potwierdza tego bezspornie. I aby rozpoznać zgon, należy stwierdzić wczesne, pewne znamiony śmierci, prawda? Czyli plamy opadowe i tak dalej, stężenie pośmiertne. Już jako lekarz ci mogę powiedzieć, że to nie pojawia się po 5 minutach, tylko pojawia się po godzinie, po dwóch, prawda? Plamy opadowe. Natomiast na pewno nie po 5 czy 15 minutach, prawda, czyli zabrali ciało z karetką, motywując co długim czasem oczekiwania na prokuratora. Tutaj jakiś inny ratownik też wytyka błędy, natomiast według tego ratownika załoga karetki nie podłączyła do defibrylatora. Tutaj nie trzeba elektrod naklejać. Odczyta, czyli można było odczytać zapis rytmu serca z defibrylatora i działamy, prawda? Gdzieś tutaj jeszcze znalazłem sprawę tych poszerzonych źrenic. Ktoś tutaj mądrze napisał, że poszerzone źrenice również dobrze mogły być po narkotykach czy po tych dopalaczach, co tak naprawdę ten człowiek wziął to no, jeszcze dziwne, ale za bardzo nie wiadomo, prawda, ale jeżeli na przykład wziął przy okazji jakieś pochodne atropiny, to naturalnym jakimś, naturalną koleją rzeczy byłoby potwierdzenie, pot, że tak powiem, wystąpienie takich objawów jak rozszerzenie źrenic. I tutaj szerokie źrenice są objawy, efektem niedotlenienia, ale mogły być także efektem działania substancji narkotycznych i w tym przypadku nie należało odstąpić do res, yy, yy, od resuscytacji. Tutaj dalej tam nie pozostawiają oczywiście na policjantach suchej nitki, natomiast Wydaje mi, tutaj oczywiście już działają pełnomocnicy, szukają, że tak powiem, czego mogą, jakichś punktów zaczepienia. I no, problem na pewno będzie, sprawa się będzie ciągła, bo nie jest taka oczywista jak Igora Stachowiaka. Natomiast przeczytałem w innej gazecie, że Pełnomocnicy się martwią, że prokuratura, a w zasadzie no sekcja, zwłoki, jakieś tam badania toksykologiczne ustalą jako przyczynę śmierci excited delirium, czyli wpływ działania narkotyków, a nie wpływ działania policjantów. To jest pierwsza sprawa. No i zdaj sobie sprawę, że jeżeli rodzina zainwestowała... W, powiedzmy w drugą sekcję, w jakąś tam sekcję, która miała coś by innego stwierdzić, przynajmniej według danych rodziny, no to po coś oni to zainwestowali. Mam tutaj pewne wątpliwości, czy to jest tylko po to, aby poznać prawdę, a nie również po to, żeby mieć z tego jakieś tam no, korzyści związane z tą inwestycją, jakiekolwiek one by nie były, prawda? Nie mówię tutaj, że mogłyby być nawet jakieś finansowe. Także, no sam widzisz, jak to się po prostu dzieje, jeżeli coś, coś policjanci, nazwijmy to, coś się wydarzy, przy okazji jest 10, że tak powiem, 10 jakichś filmików, prawda, czyli nikt tutaj raczej nie pokazał, znaczy nie, nie, nie chciał pomóc temu człowiekowi, woleli sobie nagrywać filmiki, natomiast tutaj jeszcze raz, Pokażę ci coś takiego, prawda. Aż, aż mnie dziwi, że funkcjonariusze zostali wezwani, która chciała, aby został zabrany do szpitala, prawda. A on rzucał tylko kamyczkami do okna budynku, gdzie mieszkał z babcią, prawda. Chciał zbudzić bliskich, aby dostać się do środka, prawda. Czyli no zadam retoryczne pytanie, po co Zamiast mu otworzyć drzwi i wpuścić do domu, to, to po co była wzywana policja, prawda? Jaką tylko rzucał tam jakimś piaskiem czy kamyczkami, prawda? Do środka, prawda? Czyli każda strona tutaj przedstawia jakąś swoją wersję wydarzeń, i, i boję się, że nawet jeżeli się policjanci wybronią, to ile zdrowia stracą, to mają jak w Ruskim Banku. No to, to było w zasadzie to wszystko, co chciałem na ten temat tutaj powiedzieć. Aha, i przy okazji oczywiście cały czas padają zarzuty, że policjanci tam Zabrali rodzinie telefon, jakieś tam materiały, no przypuszczam, że oglądnąłem przez przypadek film Bagiety, gdzie on tam się wyraźnie wypowiada, że prawdopodobnie jeżeli ta pani, że tak powiem coś nagrała, to ten materiał został między innymi zgrany jako dowód rzeczowy, prawda? Także rodzina sobie zgrała swoje, ci sobie zgrali swoje, natomiast okazuje się, że o 6 rano interwencja policyjna zbudza dość dużą sensację, prawda? Kupa ludzi, to zamiast coś tam pomóc, to nagrywa, prawda? Natomiast Natomiast taka sytuacja jest jak jest. Dobra i lecimy tutaj, kochani, dalej. Wojtek, czy ma pan jakieś info na temat psychologa w KMP Konin, bo w Wielkopolsce wysyłają też na testy do Konina. No, znaczy, czy chodzi tutaj chodzi tutaj konkretnie o... Chodzi, czy chodzi tutaj konkretnie o psychologa na multi, czy, czy psychologa już potem na jakąś komisję? No to multi jak multi, prawda? To tam raczej, raczej, raczej że tak powiem niczego wielkiego, nie będzie, prawda, ale, ale nie potrafię ci powiedzieć co aż tak w powiatowej komendzie się tam yy, dzieje, prawda. Damian, Damian, czy w tej sytuacji co się teraz dzieje łatwiej się dostać do policji, czy dalej jest skrócone szkolenie? No szkolenie chyba skrócone za bardzo nie jest. Yy... Szkolenie za bardzo skrócone nie jest, ale z tego co wiem, znaczy, czy dalej jest skrócone, może jest skrócone, ale z tego co wiem ono się ma już nieco przedłużyć, prawda, bo, bo ileż można się szkolić tam miesiąc czy dwa, no i potem takie kwiatki jak w tym Lubinie można zwalić na niedoszkolonych policjantów. Chciałem się pochwalić jak zwykle jedną rzeczą, oczywiście chodzi tutaj o moich elitarnych i proszę zobaczyć, miałem multiselek w Lublinie, testy w 99% takie same Byłem bardzo dobrze przygotowany i tak dalej i tak dalej. Nic mi nie zaskoczyło. Pytania psychologa standardowe, sporo pytań o pracę w grupie. Czy wolę sam pracować, czy w grupie. Na końcu skorzystałem z Pana Rady i gdy psycholog zapytał mnie, czy chciałbym o coś zapytać, więc zapytałem, czy powiedziałem coś niezrozumiałego, co mógłbym wyjaśnić. Na szczęście trafiłem na faceta, bo z płcią piękną różnie bywa. Na początku zażartował, także rozmowa na luzie, jestem dobrej myśli i minęło dwa tygodnie i ten, ten człowiek po prostu, ten człowiek po prostu zdał, prawda? Ten człowiek zdał, dał mi tutaj informacje na Messengerze prawda i mogę tylko powiedzieć no dalej jest dobry okres na dostanie się do policji, nawet nawet powiedzmy no już momencik nawet o już ci pokażę dalej prawda O, tutaj go, tutaj poczekaj, tylko muszę może niestety trochę, trochę tutaj schować. Muszę to troszeczkę schować, żeby ochronić jego dane, prawda? Yy, ochronić jego dane. No i tylko tyle mogę powiedzieć, że proszę bardzo. MS zdany, dziękuję za współpracę, pozdrawiam. Takie rzeczy mnie najbardziej cieszą, aczkolwiek ten pan, ten dżentelmen był z grupy, w którą trzeba zainwestować, natomiast mówię, większość z was chwali mi się tym, że dostaliście się bez żadnej inwestycji, prawda? Jeżeli ktoś ma jakąś ochotę na szybki telefon, masz tutaj, możesz sobie do mnie zadzwonić, parę minut możemy porozmawiać. Tradycyjnie telefon tylko na hangout 789 273 335. a propos sprawy z Lubina, poginęły jakieś dowody. No trudno powiedzieć, czy one poginęły, czy nie, natomiast na pewno taka jest narracja pełnomocników, prawda. Tutaj jest takie trochę kopanie, znaczy policja nigdy z prasą nie wyda, wygra, ponieważ musiałaby ujawnić jakieś pewne szczegóły śledztwa, prawda, ujawniając te szczegóły śledztwa. Później później pełnomocnik mógłby się czepiać jakichś tam szczegółów, prawda? Czyli przypuszczam, że spokojnie czekają, czekają na wyniki toksykologiczne. Według mnie no, byłoby dziwne, gdyby ten gościu na przykład był czysty, prawda? Aczkolwiek nie mogę też powiedzieć, że mógł mieć jakiś zespół z odstawienia narkotyków, prawda? Czyli i tak źle, i tak, niedob i tak niedobrze. Zespół taki abstynencyjny, ale mówię, dziwi mnie, że są jeszcze dwa tygodnie, czy więcej minęły, a tam żadnych wieści nie ma. Street, sni street Sniper, news z rekrutacji z województwa łódzkiego. Przy składaniu kwitów zapytałem się, jakie jest zainteresowanie i uzyskałem info, że dużo większe niż o tej porze rok temu. Rok temu ilość i jakość kandydatów była bardzo słaba. Słuchaj, no powiem tak, street sniper, na pewno rok temu to szalał COVID i było trochę tam ciężko zrobić cokolwiek, natomiast no, być może jest tutaj też jakiś chwyt marketingowy, że no co ci mają powiedzieć, że jest kurwa bryndza totalna, kandydatów nie ma, no to tak wyjdzie na to, że nawet się nie będzie ci się chciało trochę postarać, żebyś się dostał, prawda? Mówię, nie twierdzę, bo nie mam aż takiego wglądu w statystyki policyjne, że rok temu tam było lepiej czy gorzej. Na pewno było trochę gorzej. Natomiast, no, jak to mówią, przychodzi nowy ład, prawda? Przedsiębiorcy będą bankrutować, a policja polska raczej zbankrutować nie zbankrutuje, prawda? Aczkolwiek też nie twierdzę, że jakieś wielkie pieniądze tam będziesz zarabiał jako posterunkowy, czy nawet z jakimś starszym stopniem. Nawet im starzej, to im starszy będziesz stopniem, tym gorzej, bo do 26 roku życia podatku nie ma w ogóle. Le, prawda, Wojtek, jak się zachowywać po samym wejściu na multi, uśmiechać się, czy być poważnym? Jak trzymać ręce? Gdzie patrzeć? No, no, no musiałbym Ci to zademonstrować, prawda, ale wejść jakimś pewnym krokiem, przedstawić się, patrzeć w oczy, no ręce, rę rąk nie trzymać w kieszeni, raczej kontakt wzrokowy. No, nie, jest to jakieś tam wielkie Wielkie wydarzenie, prawda? Wielkie dzieło, które byś zrobił, no. yy, Na pewno, jeżeli będziesz tam patrzał po suficie, będą ci się trząsły łapy, będziesz się jąkał, będą, jak siądziesz, będą ci się, o, będą ci się y, tr trzęsły ręce, prawda? Trzęsły nogi, no to są to objawy stresu i, i tyle, prawda? Tomasz, Tomasz, w dzisiejszych czasach nie jest trudno zdać, to nie te czasy 15 lat temu, gdy na jedno miejsce było 10 chętnych, czy 15. No, no tak, Tomasz, podpisuje się dwoma ręcami, 15 lat temu, czy 10 lat temu, powiedzmy to, gdzieś tak po 2008 roku, to była totalna masakra. Wiem, że moi ludzie, te zdawali bardzo dobrze, a potem z nimi były jakieś tam przygre, przygrywanie w wuja, prawda? I ktoś tam wciskał y, pani, która miała s, była po matematyce, że zadań rachunkowych nie rozwiązała, prawda? Także wymówki psychologów były różne, byle tylko kogoś spuścić. Tomasz, odnośnie sprawy z Lubina, to pełnomocnik według mnie bije pianę, trzepia się byle czego. No, taka jest robota pełnomocnika, prawda? Zrobić z igły widły, za coś tam bierze pieniądze. Przypuszczam, że jego wynagrodzenie jest uzależnione też od szkodowania, które policja potencjalnie może wypłacić, czy ewentualnie wypłaci. Jak to mówią, tonący się brzydko chwyta. Witam szefa, jutro, multi. Jakieś ostatnie rady? No dobrze się wyśpi, radzę. Dobrze, dobrze się wyspać. To, to już, co się nie najadłeś, to się nie na Lierzesz, aczkolwiek Borys, nie bardzo cię kojarzę z moich hangoutów, prawda? Yy, Dustus, szanuję pana pracę w poniedziałku. Ile kosztuje ta płatna elitarna? Ej, tu dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach na hangaucie, prawda? Witam, mam pytanie odnośnie rekrutacji do policji, a posiadania tatuaży, jak to aktualnie wygląda? No temat jest znany, jeżeli nie masz jakiejś swastyki na czole złodziejskiej kropki przy, przy oku, czy nie wytatułowaj sobie gałek ocznych i raczej te tatuaże są na ramionach, prawda? Nie na przedramionach, jakieś tam, nie wiem, gwiazdy. Komunistyczność, czy sierpi młot, to masz dużą szansę, że tam się nikt do tego nie będzie przyczepiał. Dokładnie tu masz pisze: możesz iść tatuaże na zakrytych częściach ciała. Yy... Wilusz, jeżeli jest to przed ramię, istnieje możliwość pełnienia służby w socjalnych w kołnierzach. Nie, nie wiem, aż takich szczegółów nie znam. Wojtek Prała. Tatuaż nie podlega ocenie. Na rozmowie u psychiatry musisz sensownie się wytłumaczyć, dlaczego zrobiłeś tatuaż. No dokładnie. Motywy tatuażu, zrobienia tatuażu też są tutaj ważne. Wiem, że ludzie się jakoś wybraniają bez problemu z tak zwanych tatuaży patriotycznych. Chociaż dla mnie, no nie powiem, że te tatuaże to, to jest totalny idiotyzm, ale powiem tak. No ja to jestem ja. No jestem ze starej szkoły, kiedy... Jakby to powiedzieć, moją piękną skórę nikt nie, nie podziargał, prawda. Julka, witam, czy Komisja Lekarska ma wgląd do historii leczenia? A jeśli ma, to co jest istotne dla nich? No, nie sądzę, żeby tam mieli, ma wgląd do tego, co, co że tak powiem, zadeklarujesz, że się leczyłaś, prawda. Mogą mieć wgląd do. Do dokumentacji lekarza rodzinnego. Mogą zażyczyć sobie, żebyś coś takiego przyniosła. Jak jutro zdam, to wysyłam do Wrocławia całego świniaka. Borys. Nie musisz niczego wysyłać, prawda? Wrocław jest spokojny do zdania. Wystarczy, że się pochwalisz na jakimś hangoucie, prawda. Mógłby ci to powiedzieć, na pewno przyjąłbym tego świniaka, ale i tak żre jak świnia, bez tego <grytanie> za gruby jestem, a przez to, że mam teraz półtora rocznego synka, to nie biegam, nie ruszam się, prawda. No, także mówię, wypij za moje zdrowie, zagryź kawałkiem tego świniaczka, prawda, i, i daj ładną relację, jak tam we Wrocławiu, co tam we Wrocławiu w trawie piszczy. Piotr G., panie Dariuszu, rekrutacja już za mną, MS z pana kursem, to była jedynie formalność. Odpadłem na komisji lekarskiej, psychiatra województwo łódzkie. no, no, no, no co ci mam powiedzieć, w tej Łodzi niestety, Psychiatra był zawsze problemem, pomimo, że ty musiałeś już mieć niezdany multi, prawda? No i tam po prostu baba odpierdala numery, prawda? Tomasz Stara Szkoła, kiedy kolega na MC, Wojtek, w Wielkopolsce jest wolnych 7000 etatów do prewencji. To jest właśnie z tymi etatami tak trochę nieciekawie, bo jak już policja podzieli pieniądze za godziny nadliczbowe dla tych, co te etaty, że tak powiem, zabezpieczyli w ramach czasu dodatkowego pracy, to tak no, no taka trochę mieszana jest sprawa, prawda? Znaczy nie tyle mieszana, co, co dwuznaczna, bo jak policjant zapierdala i mu zapłacą za nadgodziny, no to, to mu nie przeszkadza, że tych nadgodzin wziął gorzej jest, jak tych nadgodzin tam natłucze i mu nie zapłacą, no to wtedy przeszkadza, logiczne, prawda, że się za darmo robić nie chce, a za te nadgodziny też nie płacą nie wiadomo ile. Julka, czy ktoś wie, jak długo czeka się na info z Komisji Lekarskiej Katowice? Nie wiem. Panie Darku, czy myśli pan, że Komisja Lekarska ze względu na to, że liczba kandydatów jest okrojona, przymyka bardziej oko? Nie. Lekarze są lekarzami i tak jak kolega tam dostał w Łodzi pod po dupie za, no za psychologa, który tam no dość jest trudny, to powiem ci, że jeżeli nie ma jakiegoś fajnego układu na komisji, dany nabór jakiegoś układu towarzyskiego, to lekarz ma to po prostu w dupie. Ma dobry dzień, to jakieś przypadki graniczne puści, ma zły dzień, to upierdoli wszystkich pod byle pretekstem. Powiedzmy, ma taki dzień jakiś normalny, to no to wszystko zależy od twojego stanu zdrowia. To, to Jestem lekarzem i, i wiem, powiedzmy, jak to po prostu się dzieje. To nie jest tak, że, że, że lekarzowi tam specjalnie zależy, żeby kogoś puścić, nie puścić, a psychiatrzy to już w ogóle jest inna para kaloszy. Damian Moto, witam, czy ktoś dostał info z rekrutacji na wrzesień, Radom? Jak ktoś dostał, niech napisze. Borys, niby tyle wakatów, a w niektórych komendach już zamknęli nabór. No, tak jest. Nigdy za bardzo nie zrozumiesz, dlaczego jest tak siak, nie będąc w danej komendzie, nie będąc w danej sekcji naboru, i tak dalej, i tak dalej. To po prostu, ja trochę gadam to te, teoretycznie, prawda, natomiast są tak różne rzeczy, które prze, przełożeni potrafią wymyśleć, że że pewne rzeczy są niewytłumaczalne z zewnątrz, prawda. To jest dość proste, jak jest w jesteś w środku, w systemie, a jak nie jesteś w systemie, to możesz się pocałować w cztery litery. Słuchajcie kochani, w zasadzie ci co wytrzymali do samego końca dostaną ode mnie powiedzmy sześć pytań. Sześć pytań. I pierwsze pytanie, lubię robić ludziom różne dowcipy i kawały, tak albo nie. Drugie pytanie, nie lubię mieć do czynienia z zagadnieniami wyłącznie teoretycznymi. Trzecie pytanie, nigdy nie sprawiało mi przyjemności rozwiązywanie skomplikowanych łamigłówek. Czwarte, często zdarza mi się, że mówię coś, bezmyślnie, czyli najpierw mówię, potem myślę, prawda. Mam trudności z zabieraniem głosu na różnych wykładach i zebraniach i wolę uczestniczyć w danej dyskusji, niż jej się przysłuchi przysłuchiwać z boku. Także masz tu parę pytań, co bym się... Dustus, to, to musisz już po prostu w komentarzu pod tym wideo zrobić, bo, bo ja tak tak tutaj na, na, na tym nie będę oceniał. Potem sobie muszę te, te pytania, że tak powiem, pytania jeszcze raz popatrzeć, sobie zaznaczę je i, i potem sobie przeanalizuję, prawda. Czyli Dustus powiedzmy, lubię robić ludziom różne kawały. Nie. No. No i dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam trudności z zabieraniem głosu na zajęciach, prawda? Nie, no widzisz jaki jesteś mądry ziom. Javelin, javelin prawda, Borys, neuroty, sumienność, ekstra. Wersja tutaj Kacper. W wojsku hiperbilirubinemia, czy do policji też przekreślone szanse? Myślę, że nie. No bilirubina jest do zbicia lekami, także tam jakieś dwa tygodnie przygotowań i bilirubina schodzi do jakiegoś takiego poziomu, że nie powinni się do dopierdolić, prawda? Tomasz na szkołach obecnie prawie połowa to kobiety, prawda? Ktoś pisał odwołanie, podpowie, jak to wyglądać. Po prostu napisz, że się nie zgadzasz tam. Jak masz jakieś uzasadnienie, czemu cię tam skrzywdzono z daną chorobą, to po prostu to opisać i będzie okej. Okay. Dobra, kochani, wydaje mi się, że pół godziny wystarczy Pół godziny wystarczy. Najwytrwalsi, że tak powiem, wytrzymali, dostali pytania w prezencie na zadanie domowe. Mówię, świniaka zjedź sam, także wypij za moje zdrowie, prawda? Wypij i napisz coś fajnego, prawda? Trzymajcie się, cześć. I do następnego... Razu Jeszcze Dominik. Dzień dobry, mam pytanie, jestem po rozmowie kwalifikacyjnej, czekam już drugi tydzień na telefon, w sprawie ostatnich badań. A co, no, spokojnie, doczekasz się. Jak już przeszedłeś rozmowę, to raczej ci krzywdy nie zrobią. Także jeszcze raz, trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Wyniki krwi tam obniżone, no niestety w wyniku krwi nie poprawisz tak jak rubiny. Thank you.